Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się po raz kolejny w poniedziałek w ramach wakacyjnej szkoły poezji wolnych lektur. Ponownie z Grzegorzem Uzdańskim. Cześć Grzegorzu, po tygodniowej przerwie się widzimy. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Hej. Dziś od razu zaczniemy od ogłoszeń, ponieważ z przyczyn niezależnych tutaj od nas nastąpiła mała zmiana planów. To znaczy dziś Grzegorz e, poprowadzi dwa wykłady dla Państwa e, i to będą już dwa ostatnie wykłady w, w, w, w ramach wakacyjnej szkoły poezji e, z Grzegorzem Uzdańskim. Natomiast w kolejny poniedziałek e, od 18 do 20 spotkamy się z Natalią Malek, która również poprowadzi dla was, e, dla Państwa e, dwa, e, dwa wykłady. Tak jak z profesorem Piotrem Śliwińskim organizujemy sobie te spotkania, tak zrobimy jeden wykład do 19.00, krótką przerwę i od 19.10 się przełączymy i Grzegorz będzie mógł kontynuować. Także tyle tytułem wstępu ode mnie. i żeby już nie zabierać Ci czasu, to oddaję Ci głos. Super, bardzo dziękuję. Tradycyjnie mamy taki samy Taki sam, takie same procedowanie, że, że w trakcie jak Państwu przychodzą do głowy jakiekolwiek pytania albo komentarze, to wtedy to wtedy po prostu proszę pisać te komentarze tam na transmisji, a Paulina będzie mi przekazywać, ja będę odpowiadać, chociaż jako, że dzisiaj Mamy trochę niespodziewanie dwa wykłady, to żeby się jakby, żeby nastąpił pewien płodozmian i żebyśmy się nie zanudzili, nie zanudziły tego typu procedowaniem, to może w pewnym momencie w ogóle nawet zadam jakieś takie pytanie, tylko że wtedy będę musiał czekać, aż Państwo odpowiedzą. Ale to może to zrobimy w drugim wykładzie, na przykład, jak dojdziemy, albo jak dojdziemy do jakiegoś takiego kawałka, gdzie można się przez chwilę pozastanawiać. Zresztą zobaczymy. No tak czy owak po tej bardzo, bardzo mętnym wstępie chciałem wrócić do Sylwii Plat, a mianowicie do wiersza Deddy i przypominam, bo na poprzednim wykładzie zaczęliśmy go czytać, no i przypominam, że czytamy go tym razem w oryginale i jakby robimy dwie rzeczy, w sensie ja się zastanawiam no po pierwsze jak zwykle nad interpretacją tego wiersza, ale czasami, nie za cały czas, ale od czasu do czasu mogę, to już było w pierwszym wykładzie trochę, że mogę troszeczkę mówić o jakichś takich wyzwaniach, które by stały przed nami, gdybyśmy chcieli, chciały przetłumaczyć ten wiersz na polski co byłoby potwornie trudne. No i tak, i po prostu czytamy go sobie dalej. W ogóle zdałem sobie sprawę, że to jest waka... Jakoś tak poniewczasie, bo to jest w zasadzie nasze ostatnie spotkanie dzisiaj. Będziemy mieli dwa wykłady pod rząd i już na tym skończymy. Ja sobie zdałem poniewczasie sprawę, że to jest wakacyjna szkoła poezji wolnych lektur. Czyli słowo wakacyjna kojarzyłoby się z czymś przyjemnym. A myśmy czytali najpierw fugę śmierci. Celana, a teraz, czytamy, a teraz czytamy wiersz Daddy Sylwii Platz. czyli po prostu wpisałem się w jakiś najgorszy z możliwych sposobów przymiotnik wakacyjny, no ale jak to mówią, stało się. Więc, więc co, teraz, teraz po prostu wrócimy do tego wiersza. Dwa tygodnie temu, no bo tydzień temu nie mogłem prowadzić, dwa tygodnie temu na poprzednim wykładzie dużo było wstępu, po czym przeczytaliśmy sobie tak naprawdę tylko dwie pierwsze zwrotki, więc posuwaliśmy się no w podobnie piorunującym tempie, jak w przypadku fugi śmierci. No ale to też jest wspaniały wiersz i też bardzo gęsty, więc nic nie ma w tym złego, że posuwamy się wolno. No i tak, za sekundkę zgodnie już z ustaloną, z ustaloną procedurą wyświetlę Państwu Wyświetlę Państwu ten tekst. Ja jeszcze też przypominam, bo na poprzednim wykładzie puszczałem Państwu, jak sama Sylwia Plac czyta wiersz Dedi. Ja w ogóle bardzo przepraszam za swoją fatalną angielską wymowę, no ale no tak. No więc w każdym razie słyszeliśmy, jak ona czyta ten wiersz. No i. No i jeżeli ktoś coś z Państwa nie słyszał, nie miał, nie miał, nie miała okazji usłyszeć tego, to bardzo polecam, bo to jest wspaniałe przeżycie słuchanie tego, jak ona to, tego czyta, to bardzo łatwo znaleźć na YouTubie. Już teraz nie będziemy do tego wracali, no i cóż, no i teraz e, czas na udostępnienie ekranu, Przełączeniu udostępniania ekranu, chcę kartę, Udostępni. Mam nadzieję, że Państwo już widzą. Myśmy yy, skończyli tutaj w ogóle, A jeszcze sobie pójdziemy, tak, tutaj zaczęliśmy i doszliśmy tutaj. Na sam koniec poprzedniego wykładu w zasadzie coś tam już rzuciłem o ostatnim, o samej końcówce tej drugiej, tej drugiej zwrotki, czyli, tej, czyli tym upiornym czyli tym, mm, pomniku z jednym szarym, z jednym szarym palcem wielkim jak Foka z Frisco. Frisco czyli slangowe, bardzo popularne, takie w zasadzie nawet nie tyle slangowe, co nie wiem, potoczne określenie na San Francisco. Yy, widzimy, że tutaj, że tutaj nie pierwszy raz, bo za sekundkę będzie freakish na przykład, yy, że, że plat posługuje się tutaj potocznym językiem bardzo świadomie. Yy. No, i to już Państwu chyba mówiłem na sam koniec, ale tu już się bardzo śpieszyłem, więc pewnie wiele z tego nie wyszło sensownego, że po pierwsze, ten szary duży palec u nogi to jest odniesienie no, nie, oczywiście nie tylko, bo to może być odniesienie do jakiejkolwiek postaci, także wyobrażonej, ale poza wszystkim innym jest to odniesienie do prawdziwego ojca Sylwii Prat. Bo myśmy też mówili o tej takiej, o takim pytaniu. Czy czytać ten wiersz jako wiersz po prostu o jakiejś postaci ojca, czy też czytać ten wiersz jako i o jakiejś córce, figurze córki, czy jakkolwiek to nazwiemy, czy też czytać ten wiersz jako wiersz po prostu o Sylwii Platt i jej ojcu. Oczywiście obie te interpretacje nijak się nie wykluczają, możemy czytać go jako i taki i taki. No w każdym razie ten Grey Toe znajduje zahaczenie, no, to, że palec znajduje zahaczenie, to nie brzmi dobrze, ale znajduje zahaczenie w biografii Plat i jej ojca, bo no, niestety jej ojciec zmarł na cukrzycę i miał amputację nogi wcześniej, więc była ta tak zwana stopa cukrzycowa, jak i gangrena i generalnie bardzo tutaj do tego się odnosi ten tow a równocześnie mamy jakieś... Znaczy, bo ja w ogóle kocham foki, nie wiem jak państwo, znaczy bardzo lubię foki, no kocham to może duże słowo, nigdy nie spotkałem osobiście, ale uważam, że są wspaniałe. No i, a tutaj jest taka metafora, która wyjątkowo sprawia, że coś tak słodkiego jak foka nagle wydaje się czymś raczej trochę obleśnym, ponieważ nagle w sumie troszeczkę... Ten wielki, szary, gangreniasty palec staje się właśnie foką, bo ten toe jest big as a frisco seal. Czyli mamy porównanie palca, a raczej foki do szarego, gangrenowego palca, co jest dość przerażającym, groteskowym obrazem, nie pierwszym i nie ostatnim w tym wierszu. A to jest też bardzo ciekawe, że... Że, że, no bo generalnie jeżdżanie do San Francisco i oglądanie fog wydawałoby się czymś przyjemnym, jakąś taką wakacyjną aktywnością, że mamy jakąś wakacyjną aktywność na przykład z rodzicami i jest coś beztroskiego, no ale tutaj to jest zestawione raczej z czymś potwornym, no i chyba to, to co zdążyłem jeszcze powiedzieć, jeszcze powiedzieć w zeszłym tygodniu, no to to jest już ostatnia rzecz, czyli przechodzimy do następnej zwrotki jest And the Head in the Freakish Atlantic. Czyli ten, ten upiorny pomnik, który jest ojcem, ta upiorna rzeźba, no to ona ma ten palec wielki jak z jak San Francisco, co sugerowałoby, że ta stopa znajduje się w San Francisco, a San Francisco jest, jeżeli dobrze pamiętam, nad Pacyfikiem, a głowa jest w Atlantyku. Co by oznaczało, że to jest naprawdę olbrzymia, gigantyczna postać tego martwego ojca. No, już wcześniej mieliśmy to całe porównywanie martwego ojca do martwego Boga, nawet, nawet bardzo wieloznaczne, już nie będę teraz wracał do, do wieloznaczności tej linijki Marble Heavy, A Bag Full of God, no ale w każdym razie mamy taką bardzo wyrazistą wizję. Zresztą ogólnie bardzo dużo jest w kulturze wizji śpiących albo martwych olbrzymów śpiących albo martwych bogów, tego jest bardzo dużo i w mitach dosyć często ci śpiący albo martwi olbrzymi i bogowie zamieniają się w jakieś formacje skalne, no nie trzeba daleko szukać, no Giewont, jeśli dobrze pamiętam, jest chyba, ma być takim śpiącym rycerzem, który w pewnym momencie miałby wstać, co raczej nie oznaczałoby nic dobrego dla okolicznej ludności, ale to by Chyba i tak się wydarzyło w jakichś nieprzyjemnych okolicznościach, bo oni najczęściej mają wstać w jakichś okolicznościach wysoce apokaliptycznych. No, no więc tak, więc mamy, więc, mamy, więc, więc mamy teraz trzecią zwrotkę. Przejdziemy sobie do niej. And the in the freakish Atlantic where it pours bean green over blue in the waters of beautiful noset. I used to pray to recover you. Ach, du. No i zaczniemy zawsze od tego, że sobie przetłumaczymy, oczywiście nie poetycko, tylko sobie tak po prostu ogólnie powiemy, co to znaczy. Czyli, że z głową w frikisz, to jest ciekawe słowo, bo to jest, to jest takie potoczne, no nie wiem, jakby to przesuwać, cholerne, w sensie, bo to jest takie troszeczkę właśnie grzeczniejsze i trochę nawet dziecinnie brzmiący odpowiednik przekleństwa. W sensie to chyba, chyba w ogóle, to, ja nie jestem niestety anglistą, daleko mi do tego, bo chyba najczęściej mówi freaking, a tutaj jest freakish, ale wydaje mi się, że tak czy owak to jest cały, cały czas pełni tę samą funkcję co freaking, czyli oczywiście jakiś tam grzeczniejszy odpowiednik słowa fucking, czyli troszeczkę tak, jak są jakieś określenia typu kurde blaszka po polsku. Jakoś tak mi się to kojarzy, jeśli chodzi o albo kurka wodna, albo kurcze, albo nawet to kurde niech będzie. W sensie, czyli jak, tak jak mamy te takie bardziej potoczne, czasami brzmiące dziecinnie, a w każdym razie brzmiące dużo bardziej niewinnie, odpowiedniki słowa kurwa, takie, które... Przepraszam za przekleństwo, ale tutaj no, chciałem przytoczyć, żeby tutaj pełnie językowego obrazu zarysować, dosyć w tym wypadku oczywistą, no, ale w każdym razie właśnie mamy takie sytuacje, kiedy nie chcemy przeklinać i na przykład używamy tego, więc jest and the head in the freakish Atlantic, czyli z głową w cholernym Atlantyku, gdzie taka fasolkowa zieleń leje się ponad błękitem w wodach pięknego Nauzet. Kiedyś modliłam się, żeby cię odzyskać, żeby cię ożywić. A just to pray to oznacza, że robiłam to, ale już tego nie robię. To też jest dosyć, to jest trudne, bo po polsku raczej powiemy modliłam się i tyle. Już o tym mówiliśmy poprzednio przy, przy poprzedniej zwrotce, że nie ma tych wszystkich subtelności tych czasów angielskich. U nas te subtelności bardzo często są w kontekście, a tutaj można to samym czasem, samą, samym wyborem czasu, można to po prostu od razu zasygnalizować osobie czytającej. No bo I used to pray, no to. Jeżeli dobrze pamiętam swój porzewiały angielski, to to, to to raczej oznacza, że właśnie modliłam się, ale już nie. To było kiedyś. Być może dobrze było właśnie coś w stylu kiedyś modliłam się. Oczywiście gdybyśmy już chcieli użyć kiedyś modliłam się, to byśmy jeszcze mieli olbrzymią zagwostkę, jak to wszystko wpasować w jakiś sensowny rytm, który byłby jakimś odpowiednikiem tego rytmu oryginału. No i to już by było bardzo ciężko. No i na końcu jest ach du, ach du, czyli ach ty, tylko że to ach du nie jest nagle powiedziane po angielsku, tylko jest powiedziane po niemiecku. I do tego zaraz przejdziemy, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. No ale jakby, tak jak już wcześniej, zanim, zanim do tego przejdziemy, to jeszcze początek zwrotki. Hmm, otóż tak jak już wcześniej można było powiedzieć, że ten Frisco seal, ta foka, mimo tego, że została ustawiona w kontekście kompletnie nie i wysoce nieprzyjemnym, to jednak ma w sobie jakieś, ma jakieś delikatne odniesienia do czegoś przyjemnego i te odniesienia, które w tej, na końcu tej trzeciej zwrotki są wyjątkowo stulone i przytłoczone przez wszystkie odniesienia złowieszcze, ponure, obrzydliwe i ciężkie, no to one nagle jakoś tak rozkwitają w tej trzeciej zwrotce. Yy, kiedy jest właśnie, jak już, się, jak już mamy za sobą tę wizję tego olbrzymiego leżącego ojca, no, która też nie jest sierankowa, tylko raczej wzniośle straszna, przytłaczająca swą wzniosłością, no to za sekundkę mamy nagle coś bardzo ładnego i takiego... W ogóle, tak jakby troszeczkę zmieniał się nastrój wiersza, odrobinę przez chwilę. Where it pours been green over blue. Nagle mamy użyte zupełnie inne kolory. Wcześniej, zobaczmy, że w tym wierszu jest w ogóle dużo kolorów. Było już black shoe, było gray toe, teraz jest green i blue, będzie jeszcze red, będzie nam wracało, będzie nam jeszcze wracało black ale generalnie, no na, przedtem mieliśmy tylko i wyłącznie czerń i szarość yy, i ta szarość tego Grey tone, to też jest taka ciemna szarość yy, właśnie jakiegoś takiego potwora, no dobra, już nie będę się nawet rozwodził, żeby nam się nie zrobiło tutaj jakoś źle, ale w każdym razie mieliśmy bardzo ponure kolory i nagle wszystko się rozjaśnia. Mamy tę zieleń i ten błękit i znowu mamy coś takiego, co bardzo pasuje do tego wiersza, co wydawałoby się, że wielu poetom i poetkom, jakby jacyś ludzie, nie wiem, jakieś osoby, które im, im doradzają, jak pisać wiersze, to by im mówiły, nie, nie używaj takich, takich oceniających, jasnych przymiotników, jak in the waters of beautiful now that beautiful, że ona jest po prostu piękna. Y nie dopowiadaj, niech się czytelnik, czytelniczka domyśli, ale... I oczywiście do bardzo wielu wierszy ta, ta rada by pasowała, pewnie do większości, że bardzo często lepiej jest nie pisać, że coś jest strasznego albo lepiej nie pisać, że coś jest pięknego, tylko zwłaszcza w wierszu, który jest bardzo subtelnym użyciem języka, tylko właśnie niech już, niech już, niech już osoba czytająca to odczuje. Ze słów, które używamy, a nie, że my będziemy nadawać te etykietki. Straszny, piękny, yy, upiorny, jakiś tam. Ale do tonu, jaki Plat ma w tym wierszu, to pasuje. Moim zdaniem oczywiście, sorry, przepraszam bardzo, bo ja tutaj tak mówię bardzo autorytarnie, a to wszystko jest tylko moje zdanie i oczywiście mogę gadać równie dobrze jakieś głupoty, ale wydaje mi się, że ten ton jest bardzo właśnie taki emocjonalny, nazywający pełne rzeczy i w pewien specyficzny sposób dziecinny i też taki starający się nazywać pewne rzeczy bardzo na wierzchu. Więc, więc w tym sensie wszelkie typu, typu określenia yy, i ten gast na przykład, yy, albo właśnie to beautiful nausea jak najbardziej moim zdaniem pasują, a do tego jeszcze Beautiful Nausea jakoś tak odrobinę, tutaj już absolutnie nie mam żadnej wiedzy i to jest tylko jakieś mgliste, niepoparte żadną ekspertyzą skojarzenie, jakoś tak mi brzmi jak jakieś odległe echo, jakichś takich nawet homerowskich rzeczy, czy też homeryckich, z takimi... Yy, no z tymi takimi, że były te takie homeryckie porównania, pamiętają Państwo, może, że, że było ustalone, że zawsze był szybko nogi Achilles albo ktoś tam, gromowładny Zeus i jakieś takie właśnie określenie jakiegoś miejsca jako piękne. Jakoś tak delikatnie mi to brzmi w tym. I jeżeli dobrze pamiętam, to to nauzet, to jest też miejsce, gdzie rodzina Plat. Znowu mamy kolejne zakorzenie niebiograficzne. Bo cały czas możemy iść sobie w tę stronę. Z jednej strony możemy myśleć o tym wierszu jako wierszu właśnie mówiącym o jakiejś figurze ojca i córki. Z drugiej strony możemy mój, myśleć o tym wierszu jako mówiącym o konkretnej córce, czyli Sylwii Plath i jej stosunku do konkretnego ojca. I przez chwilę idąc tym drugim tropem, no to tam oni chyba jeździli na jakieś wakacje mam wrażenie. No w każdym razie, I used to pray to recover you, czyli to jakoś tworzy parę z tym, że, że musiała go zabić i potem tym you died before I had time musiała go zabić, ale on umarł zanim zdążyła, no i tutaj mamy tę długą kreskę która nam pozostawia wiele domysłów potem przez pewien czas modliła się, żeby powrócił, już, żeby go odzyskać to już, tak już się nie dzieje. No i teraz na samo zakończenie mamy coś niezwykle ciekawego, czyli to Ach du. No bo jak za chwilę zobaczymy, niemiecki ojciec, ojciec Plat był z pochodzenia Niemcem, a jeżeli nawet odłożymy na bok zupełnie prawdziwego ojca Plat i prawdziwą Plat, to tak czy owak. Ta figura ojca tutaj okaże się właśnie taka bardzo niemiecka i bardzo jako ta niemiecka odbierana przez córkę. No i ta niemieckość i odniesienia do II wojny światowej i do Holokaustu będą niesamowicie mocnym elementem tego wiersza. To tak jak Państwo już czytali jak całość, no to wiedzą Państwo, że tam będą te wszystkie bardzo mocne sformułowania, o które w ogóle odbywały się wielkie dyskusje, czy plat ma prawo ich używać, czy nie ma i tak dalej. Do tego jeszcze dojdziemy. No ale w każdym razie ten niemiecki, który jest wprowadzony tutaj po raz pierwszy, właśnie przez to, ach, du, i... O! Olbrzymia część wiersza, no, może nie olbrzymia, bardzo duża, trzeba by to było policzyć, Ile w tym wierszu jest linijek, które kończą się na jednosylabowe słowa na u, czyli tych wszystkich rymów na u. Nawet możemy to zrobić. Kto nam broni? Proszę bardzo. Du, siu, foot to tak od biedy, więc robimy dwa i pół, trzy i pół, cztery i pół. O, trochę pod to podchodzi, ale to już jest już mocny asonans, bo to jednak nie jest na u. 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, Root. Znowu mamy, znowu mamy połówkę, więc zaokrąglimy sobie do 11. co nam szkodzi. Every German was you, 12, true. Tutaj trzy razy słowo DRU, do tego będziemy jeszcze wracali, czyli mamy 12 plus 3, 15, true. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Państwo pewnie teraz sobie myślą, po co zapłaciłem? Zapłaciłem za te kursy. Tutaj jakiś człowiek liczy rymy: 25, 26, 27, 28, 29, 20, 30, 31. O, już to luk załóżmy. Ale 32, 33 luk i ród jako jedno, bo to połówki 34, 35, 6, 37, jesteśmy coraz bliżej końca. Jeśli ktoś z Państwa chce już wyłączać ten wykład, to proszę tego nie robić, bo zaraz skończymy. Czyli 41, jeżeli dobrze się doliczymy, albo 42. W każdym razie w całym tym wierszu ponad 40 linijek kończy się rymami na u. Więc jest to. Niewiarygodnie wręcz powracający, powracujący, motyw, powracujący, no na rzadko których wierszach aż tak bardzo, aż tak mocno jakiś rodzaj rymu powraca. No i można powiedzieć, wszystkie te wszystkie te wszystkie w zasadzie te rymy są słowami, są słowami, yy, są słowami angielskimi. I teraz zakładając, że nie musimy mocno zakładać, cały ten wiersz ewidentnie jest do tego tatusia, do tego taty, do tego daddy, więc słowo you jest tutaj w pewien sposób kluczowe. Jest kluczowe, ponieważ oznacza właśnie tę osobę, o której mowa. No i teraz, ni stąd, ni zowąd, you zostanie zamienione na "du", co pokazuje też, no i też oczywiście, no nie jest to jakieś wielkie odkrycie, bo w ogóle niemiecki, angielski są jakoś tam blisko spokrewnionymi językami, więc to you i "du" do brzmi dosyć podobnie, co tworzy bardzo ciekawy efekt w kontekście tego, że w pewien sposób to jest wiersz o sobie o anglojęzycznej, ewidentnie anglojęzycznej, bo mówi do nas po angielsku, która odkrywa w sobie swoją niemieckość, element swojej niemieckości poprzez tego ojca i ma z tą niemieckością, delikatnie mówiąc, olbrzymi problem, olbrzymi problem i czuje się jej ofiarą, Czuję się osobą zduszoną przez tą niemieckość, yy, bo tam no, mamy te wszystkie porównania, but w twarz tam będzie później, no, jest, jest, jest, jest to najbardziej właśnie kontrowersyjne porównanie gdzie plat porównuje się, znaczy nie tyle plat, co podmiot, podmiotka liryczna e, tego wiersza, osoba mówiąca w wierszu porównuje się do Żydów, Żydówek e, wiezionych do obozów zagłady. Więc mamy, więc mamy tę osobę mówiącą w wierszu, która ma poczucie, że ta niemieckość ją straszliwie tłamsi i jest jakby czymś, co jej ciągle grozi przemocą. I można by było powiedzieć, że tutaj to się dzieje w samej materii wiersza, bo nagle przemocą, ten niemiecki się wbija tutaj zamiast angielskiego. Z drugiej strony to ach du, jak ja sobie to wyobrażam mówione, może też po tym, jak Platt to, jak słyszałem, jak ona to czyta, to można by równo, równie dobrze powiedzieć, że to ona tutaj przejmuje ten niemiecki i go ironicznie używa. Hmm, to jest też bardzo ciekawe. Jak byśmy sobie wyobrażali, wyobrażały... Nawet teraz odchodząc od słuchania plat, jak ona to czyta, ale po prostu czytając sobie ten wiersz, jakbyśmy sobie wyobrażali, jakim tonem jest mówione to Agdu. Czy to jest na przykład właśnie taki ton lekkiej ironii, czy to jest ton podziwu, czy to jest ton przerażenia, czy to jest ton zachwytu, czy to jest ton miłości, czy to jest ton nienawiści, nie ma tu wykrzyknika, więc nie jest to wykrzyczane, jest to powiedziane. Jakoś bardzo to jest ciekawe to a że tak bardzo, bardzo ogólnikowo zakończę ten fragment. I też w kontekście, w kontekście fugi śmierci, o której też Państwu mówiłem, że ciekawie jest czytać te dwa wiersze jako i jakoś tam odnoszą, a raczej Plat, jako późniejszy wiersz, odnoszący się jakoś do Celana, no i tutaj po prostu mamy, jeden z tłumaczy Celana, jak tłumaczył fugę śmierci, to wpadł na taki pomysł, ciężko miałem oceniać, czy on jest dobry, czy nie, on ma swoje wady i zalety, coś tam na pewno oddaje, na pewno jest to zupełnie co innego niż u Celana, ale z drugiej strony tłumaczenie zawsze będzie inne, otóż on jak tłumaczył fugę śmierci na angielski, nie pamiętam kto to jest, więc niestety nie dam państwu nazwiska, bardzo przepraszam, To, ale to jest chyba autor też dużej książki o celanie, jeśli się nie mylę, takiej quasi-biograficznej, znaczy biograficznej, ale mówiącej też o, o wierszach. A może to nie on? No cóż, nie pamiętam, przepraszam. No w każdym razie on... Mm, on inkorporował nagle, ni stąd, ni zowąd oryginał do swojego tłumaczenia, bo nagle niektóre wersy były po niemiecku. Co miało, już nie pamiętam, jak on to uzasadniał, ale miało też to dać jakiś ciekawy, ciekawy efekt. No a tutaj można powiedzieć, jest, jest jakoś tam podobnie, też mamy nagle wersy po niemiecku. Zresztą ten niemiecki jeszcze powróci, bo jeszcze będzie, zresztą można powiedzieć, że on powraca, w najbardziej rudymentarnej formie, bo to, co się jeszcze pojawi, to będzie iż, iż, iż is, czyli z kolei ja powtórzone razy cztery. Yy, czyli, mamy, czyli mamy z jednej strony słowo ty, a z drugiej strony słowo ja i one oba pojawiają się po niemiecku. Yy. A to są słowa no, naprawdę kluczowe dla tego wiersza, że się powtórzę, no bo w pewien sposób to jest wiersz o pewnym ja, ja, tej osoby mówiącej, tej kobiety, która jakoś tam emancypuje się od wpływu ojca, który postrzega jako straszny. Więc mamy troszeczkę tę walkę tego ja z tym ty, a równocześnie jakoś tam oczywiście one się przenikają, ten ojciec jest w niej obecny. Cały czas oczywiście mówimy o mojej wizji ojca, która nie wiadomo jak się ma do ojca, Tutaj wrobiłbym znak cudzysłowu, gdyby Państwo widzieli obiektywnego. No ale w każdym razie to ciekawe, że słowa du i iść, czyli w pewien sposób, no właśnie absolutnie kluczowe dla tego wiersza, one oba pojawiają się po niemiecku. A gdyby już chcieć iść za tą interpretacją, no to można by powiedzieć, że słowo ach, jako akurat tutaj użyty być może ironicznie, ale taki jasny wyraz emocji, też bardzo pasuje do do tego wiersza, w którym bardzo dużo jest właśnie wyrazów emocji, wyrazów emocji, które nie są, nie, są, nie są duszone. No dobrze, no i teraz mamy następną zwrotkę, która, proszę też zobaczyć, z jaką maestrią to plat robi, że został wprowadzony ten niemiecki po prostu poprzez dwa niemieckie słowa i za sekundkę niemiecki zostaje też wprowadzony do, zostaje wprowadzony już nazwany w następnym wersie. In the German tongue, in the Polish town, scrapped flat by the roller of wars, wars, wars. But the name of the town is common. My Polak friend, no tutaj skończymy jeszcze zdanie, says there are a dozen or two. No więc tak, co my tu mamy? W niemieckim języku, w polskim miasteczku, rozwałkowanym, znaczy takim rozpłaszczonym przez wałek wojen, wojen, wojen, ale, i, ale nazwa miasta jest taka zwyczajna, zwykła, popularna. Yy, mój przyjaciel, no i Polak to jest takie slangowe, yy, pejoratywne, negatywne, trochę pogardliwe określenie na Polaków w Stanach, czyli pewnie najlepiej byłoby powiedzieć Polaczek. Mój, przy, mój pol, Polaczek przyjaciel yy, mówi, że było ich z pół stuzin tuzi, albo pół, tych miasteczek. No dobrze, no to się teraz przez sekundkę na tym, na tym zatrzymajmy. Mm. Proszę zobaczyć, że jest taki ciekawy wewnętrzny rym, ry, ry, bo jest in the German tongue, in the Polish town, czyli tongue town. Może to nie jest taki rym bardzo dokładny, ale asonans, czyli właśnie taki rym troszkę niedokładny, to niewątpliwie jest. Jeszcze to jest podkreślone tym rytmem, że to jest dokładnie taki sam rytm, in the German tongue, in the Polish town. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mm. No i mamy ten, więc mamy ten niemiecki język, który już się pojawił jako bohater, ale jeszcze nie został nazwany, tylko sam się pojawił, sam się wprosił do wiersza mówiąc ach du, a za sekundkę, Znaczy. W sumie teraz pomyślałem sobie, że nawet można by było, ale to już by była bardzo brawurowa interpretacja i wątpię, czy można by było przy niej obstawać, ale od biedy można by było powiedzieć, że tutaj, ach du, to po prostu jest głos tego ojca, który na chwilę się dorwał do niego. Czyli, że ta córka, która mówi przez cały wiersz, mówi, I used to pray to recover you. Modliłam się, żeby cię odzyskać, a wtedy nagle ojciec zagromu mówi, ach ty ale no raczej nie byłbym taki przywiązany do tej interpretacji, ale tak tylko chciałem zaznaczyć, że jest ona też możliwa. Bo w każdym razie mamy ten niemiecki język i polskie miasteczko zrymowane z niemieckim językiem, co by też mogło tak bardzo poetycko i czysto w takiej materii języka, że to się rymuje, tak jakby pokazywać tę dominację Niemiec podczas wojny, nad Polską i nad tymi polskimi miasteczkami, no i to miasteczko rozwałkowane przez, przez ten wałek wojen, wojen, wojen. I to jest bardzo ciekawe, że z jednej strony mamy tutaj znowu Plat w ogóle, często to używa powtórzeń, no i te powtórzenia po pierwsze są bardzo, nadają emocje, yy, nadają emocje i nadają rytm. Po drugie, akurat w, w, konkretnym, w tym konkretnym powtórzeniu, Mam wrażenie, że totalnie słychać echo takiego słynnego fragmentu z Hamleta, kiedy Poloniusz, jeżeli dobrze się nie mylę, albo jakiś inny tam gość, pyta Hamleta, co on czyta. A na to Hamlet odpowiada słowa, słowa, słowa. Words, words, words. A tutaj jest wars, wars, wars. A jako, że Hamlet no to jest już taki, że tak powiem, golden classic literatury angielskiej, że tam... Praktycznie niemalże wszystkie cytaty mają status jakiś absolutnie spiżowych, a ten jest jeszcze, myślę, że jest raczej, jest bliżej czołówki niż tyłu stawki, jeśli chodzi o znane cytaty z Hamleta, więc krótko mówiąc, niewątpliwie nie jest to przypadek, że tak jak mieliśmy wcześniej to words, words, words, to tutaj jest wars, wars, wars, no, i cóż, jeżeli mamy to odniesienie do Hamleta, który mówi o słowach, a tutaj mamy wojny, wojny, wojny, no to mamy jakieś zestawienie wojny ze słowami, co jest bardzo ciekawe w kontekście właśnie tej dyskusji, która się odbyła po publikacji tego wiersza. Plat już zresztą wtedy nie żyła, było już po jej śmierci samobójczej, ale no, dyskusja się tak czy siak odbywała, właśnie taka, czy Plat jako osoba, która sama nie przeżyła Holokaustu i nie była ofiarą Holokaustu, może się do ofiar Holokaustu porównywać. Czyli w pewien sposób była to dyskusja o porządku prawdziwej wojny i porządku słów, który jakoś się do niej odwołuje i czy tym słowom wolno. Więc w pewien sposób to, że mamy tutaj wars, wars, wars odnoszące się do words, Worlds wars, jakoś nas odnosi do tego, tematu, bardzo mocno siedzącego w tym wierszu. No, no i później jest to, że to, no dobra, nazwa miasteczka zwyczajna, okej. Okay. To chyba się nie musimy nad czym zastanawiać, nazwa jest zwyczajna, By, było, ich, było ich tam z półtuzina albo tuzin. natomiast to, nad czym bym się chętnie zastanowił i w sumie nie wiem, to jest dlaczego ona używa tego Polaka akurat, dlaczego używa określenia Polaczek. I teraz tak, to, co mi przychodziło do głowy, to jest po pierwsze, że znowu jesteśmy w pewnej potoczności, zanurzeni w jakiejś amerykańskiej potoczności, gdzie były te mnóstwo było tych grup etnicznych, jak wiadomo, i czasami te grupy etniczne mogły się do siebie odnosić, mogły się do siebie odnosić różnymi określeniami, które, które były właśnie pejoratywne albo pogardliwe i bardzo jakby yy, tutaj jakiś, nie wiem, makaronia a Polaczek, no i tak dalej, więc to mogłoby być raz. Po drugie, można by też pójść w stronę, że zakładając, że to jest jakoś tam pogardliwe określenie, a troszeczkę jest, no to czy tutaj nie ma jakiegoś ciekawego przejęcia przez osobę mówiącą yy, jakiegoś rasistowskiego stosunku do Polaków, który, yy, który jest, no jak wiadomo, jakimś tam jednym z wielu nieprzyjemnych cech nazizmu, który jest jednym z bohaterów tego wiersza. To jakby nie jest to dla mnie jasne, plus pewnie jeszcze tam są jakieś inne, a może on jest Polaczkiem dla kogoś innego, a nie dla a nie, dla samej, a nie dla samej a nie dla samej, mówiącej osoby w wierszu. Może oni oboje są pogardzani. Eee, może w, no, jest to też jej przyjaciel, chociaż akurat słowo friend, słowo friend w języku angielskim, mam wrażenie, że to jest to tak jak przy Facebooku, zawsze było to, że to jest chyba Facebook friends, to co tłumaczymy jako znajomi Facebookowi, w sensie, że słowo friend po angielsku może oznaczać i przyjaciela, i znajomego, tak mi się wydaje, chociaż znowu tutaj moje kompetencje angielskie są tak słabe, że trzeba, no, nie jestem pewny tego, co mówię, ale, ale tak mi się wydaje, że, że, że, że słowo friend jednak bardziej niż słowo przyjaciel, tak jakby flirtuje sobie troszeczkę z tą, z tą strefą znaczeniową, że nie wiem, co znaczy, że flirtuje, że spotykają się w barze i wypijają drinki, nie on nie flirtuje, tylko że po prostu troszeczkę zahacza o właśnie o tego znajomego. No w każdym razie, ten nasz przyjaciel mówi, i tutaj przechodzimy do następnej zwrotki, says there are a dozen or two, so I never could tell where you put your foot, your root, I never could talk to you, the tongue stuck in my jaw. Mówi, że jest ich tam tuzin albo, albo dwa, więc nigdy nie, nie mogłam nigdy powiedzieć, gdzie dokładnie postawiłeś swoją stopę, swój korzeń. Nigdy nie mogłam do ciebie mówić. Eee, język utknął mi w szczęce. No i teraz no mamy tutaj już różne rzeczy, o których była mowa. Rymy na U, jednosylab, orgie jednosylabowych słów. Rytm trochę jak w dziecięcej piosence, zestawiony z okropną treścią, albo wyrazistą treścią przynajmniej. Mm. To wszystko już mamy. Nie jest jasne, o co dokładnie chodzi, co się wydarzyło w tym polskim miasteczku. Co to znaczy, że on tam postawił swoją stopę i swój korzeń i się w nim zakorzenił ten ojciec. Tutaj akurat tutaj akurat yy, świadomość jakiejś biografii przynajmniej przy moim stanie wiedzy, być może osoby, które się lepiej na tym znają coś by tu ciekawego powiedziały ale wydaje mi się, że świadomość biografii yy, ojca Plat, Otto Platt'a no nie, nie, nie pomaga nam szczególnie. On zresztą w ogóle jakby co nie walczył w ogóle w drugiej wojnie światowej. On nawet nie jest jasne, na ile, on na ile ten. Nie jest szczerze mówiąc jasne, na ile on sympatyzował z nazistami i czy w ogóle. Możliwe, że nie. To jakby przynajmniej z tego, co ja czytałem, sprawa jest niejasna. Jakby, no ale w każdym razie, jakby przez chwilę zostawiając z boku tego ojca prawdziwego, tylko po prostu skupiając się na postaci, która jest w wierszu, bo to w ogóle nie jest jakoś jasno powiedziane o co w tym chodzi, Dlaczego? co to znaczy, że w tym jakimś polskim miasteczku, które miało, które miało zwyczajną nazwę, no i to, co mi, że on postawił swoją stopę, zakorzenił się, no i teraz co mi przychodzi do głowy, raz, po prostu z jakiegoś powodu ten, że niemiecki ojciec wiersza pochodził z ziem polskich. Być może to był kiedyś zabór pruski i tak dalej. Raz. Być może walczył tam, być może kogoś zabił, być mo bo pamiętajmy, że put your foot w kontekście tego, że mamy później, że każda kobieta kocha faszyste, kopniaka w twarz, to to stawianie stopy można ma w sobie taki posmak w kontekście całego wiersza jakiś potencjalnie bardzo przemocowy być może kogoś torturował, być może był częścią tego aparatu opresji, być może to zakorzenienie się to był właśnie udział w wojnie i zabijanie ludzi. Nie wiadomo. Jakby yy, yy, pewnie ja tutaj nie wyczerpałem możliwych, możliwych, yy, możliwych odniesień, ale tak, czy, znaczy możliwych odczytań tego, tego zakorzeniania się i stawiania stopy w polskim miasteczku. No, w każdym razie plato oświadcza, że nie mogła nigdy z nim rozmawiać i że tongue stuck in my jaw. To jest też bardzo ciekawe, że nie mówi stuck in my mouth, czyli nie mówi, że język mi tam utkwił w ustach. Mam wrażenie, że to stuck in my mouth jest bardziej, a to stuck in my jaw jest takie dużo bardziej cielesne. I takie, tak jakby już ten język niemalże wszedł do kości tej szczęki. To jest jakieś dużo, dużo mocniejsze. Mm. I teraz jeszcze pytanie, I never could talk to you. Czy chodzi ogólnie o... No bo tak, mamy niemożliwość rozmowy i tak, może chodzić ogólnie o niemo niemożliwość rozmowy. Może chodzić o niemożliwość rozmowy o tym polskim miasteczku i tym, co się tam wydarzyło czyli być może o jakichś wojennych czynach tego ojca. Być może chodzi też, no bo generalnie chodzi też o kwestię ogólnie może chodzi o kompletną kwestię braku komunikacji między ojcem a córką, no bo ten ojciec jawi się tutaj po prostu jako jakaś przerażająca figura, która ją zamykała, więziła yy, i była straszna i raczej nie było tutaj rozmowy oczywiście jakkolwiek zrozumiemy, zamykała i więziła, bo tutaj wracamy do pierwszej strofy z tym czarnym butem, no ale w każdym razie, no i jeszcze oczywiście to jest nałożone na tą kwestię dwóch języków, czyli polskiego i polskiego i niemieckiego. To, co ja tam polskiego i niemieckiego? Angielskiego i niemieckiego oczywiście. Polski to tam być może przebłyskuje w tym, być może w nazwie tego miasteczka, które jednakowoż, nie słyszymy, ale no główna, główne, główna walka, brak komunikacji yy, dotyczy angielskiego, co ja z tym polskim? Ach, tak, Polskość, proszę państwa, wylewa się ze mnie jak, jak, jak nektar. Yy, w każdym razie mamy, yy, mamy, tę, mamy tę angielskość i niemieckość no i niezwykle ciekawa, no, ja chyba za każdym razem mówię, że niezwykle ciekawa, no bo ponieważ w tym wspaniałym wierszu, każda zwrotka jest niezwykle ciekawa. And it's stuck in a barbed wire snare. Ish, ish, ish, ish. I could hardly speak. I thought every German was you. And the language obscene. No, za chwilę będzie, bardzo często, jak Państwo widzą, plat robi takie przerzutnie pomiędzy, pomiędzy zwrotkami, że zdanie się zaczyna w jednym wersie, a kończy w wersie numer dwa, ale ten wers numer dwa jest już w następnej zwrotce. No, w każdym razie, jeżeli przed chwilą mieliśmy język utkwiony w szczęce i to był mocny, mocny obraz, no to plat, jako, że ogólnie to nie jest wiersz, w którym byłaby coś stawiane na jakieś delikatne, eteryczne obrazy. To jest wiersz bardzo mocnych obrazów, właśnie takich ekspresyjnych, groteskowych, dociśniętych na maksa, no i teraz jest tak, że ten, że, ten, że, ten, że ten język już nie jest tylko w tej szczęce, nie tylko utkwił, ale język utkwił barb wire snare, czyli to są wnyki, tak jak myśliwi zastawiają na zwierzęta, tak jak taka straszliwa pułapka, ale jeszcze w dodatku te wnyki są z drutu kolczastego, czyli mamy jakieś... jakieś Kurioz, znaczy kuriozalne, w dobrym sensie to niewiarygodne zwielokrotnienie, bo już same wnyki, już to snare, no to to już jest coś, co się zatrzaskuje na łapce biednego zwierzęcia i, i jest, i, i jest tku ostre i straszne. A teraz jeszcze do tego mamy dołożone to barb wire, czyli drut kolczasty. To jest takie jakieś już no takie właśnie rozszalałe zwielokrotnianie tych obrazów. To tak jakby był, nie wiem, miecz, a ten miecz miałby jeszcze przyklejony topór. Jakby był jeż, który nas kłuje. No dobra, nie wiem, już teraz szukam jakieś ale to jest wszystko jest jakieś, jakieś szanujące, To ja próbuję tu znaleźć jako odniesienia, ale rozumieją Państwo. A jeszcze jak pamiętamy o tym, że to jest język, to też jest to ja się staram nie, nie, nie wmyślać aż tak fizycznie w tę metaforę, bo wmyślanie się fizyczne jest wysoce nieprzyjemne, bo jak sobie pomyślimy o czymś, tak, o czymś tak delikatnym i wrażliwym jak język i myślimy o nim w zestawieniu właśnie z wnykami z drutem kolczastym, no to to jest wizja przerażająca i bardzo krwawa. No i oczywiście drut kolczasty, jeszcze nam wrzuca do horyzontu coś, co i tak jest w horyzoncie, a za chwilę się w nim pojawi, czyli obozy. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że Prat robi to w tym wierszu, że coś wrzuca delikatnie do jednej zwrotki, tak sobie to jakoś tam funkcjonuje, ale jeszcze nie bardzo mocno i nie bardzo otwarcie, a potem to coś pojawia się zupełnie jasno nazwane w zwrotce następnej. Na przykład tutaj mamy barbed wire w kontekście niemieckiego i w kontekście tego niemieckiego rozumianego jakoś złowrogo, no i już troszeczkę jest to przeniesienie nas w świat obozowy, po czym za sekundkę w następnej zwrotce będzie dachał Auschwitz-Belzen, czyli już po prostu nazwy obozów. No więc, uh, it's stuck in a barbed wire snare, no i teraz mamy to, Znowu mamy to powtórzenie, tym razem już aż czterokrotnie. I cała linijka to jest tylko i wyłącznie cztery razy powtórzenie iż, czyli ja po niemiecku. Ja, ja, ja, ja. Mm. I teraz pamiętajmy też, że Niemiecki niemiecki i angielski mają, jed, jedną z ich rozmaitych cech wspólnych jest to, że u nich, jeżeli mówię jakieś zdania typu poszedłem, nie wiem, idę do sklepu, no to po polsku nie trzeba dawać na początek ja, bo wystarczy, że czasownik nam na to wskaże, jest w formie idę, więc wiemy. W angielskim i niemieckim zawsze to ja, isz albo I będzie zawsze na początku tego zdania. Iż geje, am, um, nie pamiętam jaki jest sklep, I'm going to the store. Eee, isz denke. I think. Mm, jakby po polsku staczy powiedzieć, myślę, więc jestem, nie trzeba dodawać. A po, a po uh, a po niemiecku i angielsku jakby tłumaczyć tę znaną sentencję Kartezjusza, to zawsze trzeba na początek dać to "ish" i I. Yy, więc zakładając, że za sekundkę mamy I could hardly speak, no to można by było powiedzieć, że to "ish", "ish", "ish", "ish". można by było, jedna z interpretacji tej, tego wersu byłaby taka, ona próbuje zacząć jakieś zdanie, próbuje coś powiedzieć, ale nie jest w stanie. Zatrzymuje się cały czas na takim, no właśnie ja ja, ja, ja, ja chciałem. No to już się nie utrzymałem w tym. Yy, no i. Yy. Mamy to, więc może to być właśnie takie niedokończone zdanie. Może to być rozpaczliwa próba powiedzenia ja, ale to jest oczywiście bez jakiegoś dalszego do określenia. Samo powtarzanie ja, no to to jest jeszcze cały czas puste. W dodatku to jest mówienie ja właśnie w tym obcym języku, w tym niemieckim, który ona odbiera jako wrogi. Chociaż jakoś tam jest jej językiem, skoro jest językiem ojca. Chociaż z trzeciej strony, nawet na końcu tego wiersza, ona nie uzna ojca za część siebie, tylko raczej powie skończyłam, skończyłam z tobą, you bastard. Więc... Yy, no więc, no to jest bardzo ciekawe, to, to, to bezsilne powtórzenie ja. To jest coś, co jest też bardzo częstym motywem filozofii niemieckiej, takiej klasycznej właśnie to w ogóle samo słowo ja w różnych kontekstach, zwłaszcza w tej wielkiej, idealistycznej filozofii niemieckiej, czyli powiedzmy Kant, Fichte Hegel i tego typu postacie. No i też troszeczkę myślę teraz o Chyba nie czytaliśmy akurat tego wiersza Leśmiana, ale jest jeden wiersz o tym, jak Marcin Swoboda spadł z gór i, no i jego zwłoki się doczołgały aż do stóp dziewczyny i tam jest wargami zszarganymi przez skały i krzaki szeptały własne imię pewno dla poznaki. Takie rozpaczliwe szeptanie własnego imienia, tylko że... Tutaj akurat ona mówi nie tylko nie tyle swoje imię, co ogólne określenie ja, a w dodatku mówi je w tym obcym, wrogim języku. No i I could hardly speak. Dalekie echo pierwszej zwrotki, bo jak było w pierwszej zwrotce? Barely daring to breathe or ahu, czyli że barely daring. To, to barely to jest niedalekie od tego hardly, czyli ona, no tam ledwo się w tym bucie ledwo dawała radę, miała odwagę oddychać albo kichnąć, a tutaj ledwo mogła mówić. Myślałam, że każdy Niemiec to ty. No i ten obsceniczny język, znowu tutaj w ogóle nazywa to, znowu używa tego określenia, takiego bardzo mocnego jasnego, And the language obscene, i to psycho, prze, prze, prze, przechodzi. przechodzi na następną zwrotkę, no i to jest jedna z najbardziej kontrowersyjnych właśnie w tych dyskusjach późniejszych zwrotek tego wiersza. I tutaj mamy tą przerzutnię, że, że ta dalej, dalej idzie zdanie and the language obscene i mamy też troszeczkę rym. And the language obscene and engine and engine. Ja nie umiem tego, an engine, and engine i troszeczkę engine i obscene troszkę nam się rymują. Chociaż w zasadzie wydaje mi się, że po angielsku się mówi engine, czyli samo akcentowanie sprawia, że ten rym nie jest idealny, bo jest obsin, czyli tutaj jest taki, taki akcent jest na ostatnią sylabę, jak w pase, obsin. a engine jest M, en, nie jest jak w pase, tylko jak w jabłko, na przedostatnią sylabę, e, znaczy na pierwszą sylabę, engine ale tak czy owak jakiś rodzaj rymu tu jest. No i co? Myślę, że albo dobrze, mamy za, mamy za pięć 7. Czy przez ten cały czas nie pojawiły się żadne pytania? Albo uwagi? Nie, nic się nie pojawiło. Jezus Maria, już tak Państwa potwornie zagadałem że każdy usnął albo się boi. E, no więc, e, no to jeżeli nie pojawiły się pytania, to jeszcze możemy przed, przed siódmą przeczytać sobie, przeczytać sobie tę zwrotkę. An engine, an engine chuffing me off like a Jew. A Jew do Dachau, Auschwitz, Belzen. I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. Czyli silnik, silnik, ten silnik rymuje się z tym, rymuje się z tym, z tym językiem, więc ten język jest dla niej, no, językiem, silnikiem, po polsku też się rymuje, tylko to brzmi już bardzo częstochowsko, więc by chyba nie mogło pójść, nawet mimo tego, że ona używa tam bardzo takich dziecińcych rymów specjalnie, ale no, chyba jednak nie, no w każdym razie mamy ten język i ten język, jeśli dobrze rozumiem, Język jawi jej się jako właśnie ten, jako ten jako ten silnik. Silnik, jak rozumiemy z kontekstu parowozu, chuffing me off. chuff, to jest znowu takie onomatopeiczne, znowu troszeczkę takie dzieci, dziecinne. Znaczy, może nie dziecinne dosłownie, tak jak jakieś tam papu, ale, ale no jest w tym ta onomatopeja, że, że chuffing, że właśnie jak jedzie, no tak rytmicznie pulsujący jakiś silnik parowy, coś takiego, no i chuffing me off like a Jew, ten, ten parowóz odwozi ją, jak Żyda, Żydówkę, jak Żydówkę do Dachau, Auschwitz, Belzen. Zaczęłam mówić jak Żyd, Żydówka po polsku znowu. Znowu to trzeba byłoby, znowu jak jesteśmy tłumaczami, tłumaczkami, to musielibyśmy tutaj rozstrzygnąć e, rozstrzygnąć jaki, jaki, dać, e, jaki dać rodzaj, męski czy żeński. Po angielsku nie ma tego problemu, Pisałem po prostu a Jew i niech już ludzie sobie sami decydują. A tutaj byśmy musieli. I began to talk like a Jew, I think I may well be a Jew. Czyli zaczęłam mówić jak Żyd, Żydówka. Myślę, że mogłabym być Żydówką. Hmm. No i mamy już za dwie minuty siódma, więc myślę, że byśmy sobie może teraz, bo, no bo to jest ta zwrotka, która właśnie, no nie tylko ona, ale ona jest tutaj dosyć kluczowa, jeżeli chodzi o te, o te pewnego rodzaju dyskusje, które były po wydaniu tego wiersza, o których już dużo Państwu mówiłem i dużo pewnie odkrywczego nie powiem, ale tak czy siak myślę, że do tego byśmy przeszli po przerwie, no i po przerwie doczytamy ten wiersz do końca. Więc taki jest plan i byśmy teraz zrobili sobie może przerwę do 7.10, czy to jest ok? Bo mamy teraz za minutę siódma. Tak, zróbmy przerwę do 19.10, tak tradycyjnie. Państwa zapraszam na drugi wykład um, pod ten link drugi, który został wysłany do maila na Państwa maile dzisiaj, tam gdzie miał się odbyć nata, na wykład Natalii Malek, tam odbędzie się drugi wykład Grzegorza Uzdeńskiego i to będzie już ostatni z Tobą wykład Grzegorzu podczas Dzień. wakacyjnej szkoły poezji wolnych lektur, także zachęcam Państwa do zadawania pytań i do komentowania, do próby interpretacji tego wiersza, bo to będzie ostatnia Ostatnia szansa, a na koniec tylko jeszcze przypomnę, że wykład Grzegorza Uzdańskiego został dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencji edycja 2022. Także yy, kończymy w tej chwili i spotykamy się 19.10. Do zobaczenia. Do zobaczenia.